Ciekawe zapytanie. Osoby w wieku około 16 lat, czyli jeszcze młodocianej, nie mającej podobno napadów padaczki od lat 5, nie biorącej leków i chcącej w przyszłości ubiegać się o prawko zawodowe. I co taki kandydat powinien wziąć pod uwagę? I po pierwsze, musi przede wszystkim zrobić kategorię B, czyli za jakieś 2 lata najwcześniej, czyli 18-16 to jest 2 i teoretycznie, jeżeli nowy napad nie nastąpi jest to otrzymanie prawka możliwe, ale oczywiście to prawo jazdy może mieć tylko terminowe, ponieważ według przepisu rozporządzenia ministra zdrowia jest to pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzenia regularnych, kontrolnych badań lekarskich przez okres co najmniej 5 lat. Czyli przez kolejne 5 lat będziesz odwiedzał Regularnie lekarza neurologa i uprawnionego do badań kierowców. Oni będą kontrolowali Twój stan zdrowia, a Ty z kolejnymi orzeczeniami będziesz sobie przedłużał prawko w wydziale komunikacji. A jak to się ma do prawa jazdy zawodowego? I zacznę od takiego ustępu 13 tegoż to samego rozporządzenia ministra zdrowia i zacytuję. W przypadku osoby, o której rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. I zwróć tutaj uwagę na jedno, że ustawodawca odróżnia tutaj padaczkę od napadu od sy o symptomatologii padaczkowej. Czyli takim napadem symptomatologii padaczkowej może być na przykład zwykłe omdlenie na widok krwi, czy jakiegoś takiego odrażającego tam jakiegoś innego widoku, czy zwykłe omdlenie, czy, czy coś takiego, prawda? I niestety osoby za coś takiego prawko traciły, natomiast y, dla tej drugiej grupy jest pewna szansa, czyli w ustępie 14 przeczytasz, że jeżeli u osoby, o której mowa w ustępie 13, wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, czyli jeszcze raz nie padaczki, nie napad padaczki, tylko napad o symptomatologii padaczkowej, i, i ta osoba wykaże co najmniej 10-letni okres bez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 ponad 10 lat dyskwalifikuje, ale sam napad o symptomatologii padaczkowej, czyli na przykład to jakieś zwykłe omdlenie, ponad 10 lat temu, niekoniecznie, prawda? Ale nie jest napisane konkretnie, że lekarz coś musi, tylko, że lekarz może, a musi i może, to są dwie różne sprawy. I zwróć uwagę na jeszcze jedno, nie masz takiej formułki jak w ustępie 12, Formułka do kategorii B. Yy, padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii B pod warunkiem itd. Tak tak prawda, jakie są problemy, jak jesteś taką osobą z padaczką i nawet jak zatajisz tą chorobę pomimo groźby odpowiedzialności karnej. A wierz mi, że jak zatajisz i coś się stanie i dowiedzą się, że wiedziałeś, to nie będzie to wcale takie dla Ciebie wesołe. I jakikolwiek napad pozbawia Cię tutaj wszystkich kategorii zawodowych, no i przy okazji kategorii B niejako z automatu, i jest to dramatem, szczególnie dla osób zdrowych, z jakąkolwiek przypadkową utratą przytomności, czyli nawet z tym wspomnianym napadem od symptomatologii padaczkowej. O ile kategorię B idzie odzyskać, to kategorii C już z małym prawdopodobieństwem, prawda? Nie wcześniej niż za lat 10. I wiem, co mówię, ponieważ miałem bardzo wątpliwą przyjemność takiej osoby orzekać, gdzieś tam zemblał na parkingu, wylądował kierowca zawodowy w szpitalu, yy, wprawdzie nawet tej padaczki nie rozpoznano, ale te osoby, wszystkie co badałem, utraciły prawo jazdy, pomimo odwołań do wszelakich możliwych instytucji jakie mogły. Także jaka jest dla Ciebie rada? Oczywiście, no nie mogę Ci zabronić starać się o jakiekolwiek prawo jazdy chcesz, czy masz tą padaczkę, czy jakąś inną przewlekłą chorobę, ale weź tutaj jednak pod uwagę, że spełnienie warunków zdrowotnych nie jest takie proste, lekarz może Ci dać orzeczenie negatywne, pomimo tego, że teoretycznie tam jakieś tam warunki spełniasz, i jakikolwiek napad w przyszłości pozbawia Cię wyuczonego zawodu praktycznie na zawsze. Chciałbym, abyś był tego świadomy, ponieważ był ostatnio u mnie kierowca, wprawdzie z cukrzycą, młody człowiek, po raz pierwszy prawo jazdy kategorii C, bierze insulinę i pierwsza moja z nim rozmowa. Proszę Pana, będzie ma, miał Pan prawo jazdy zawodowe tylko na rok, prawda? On oczywiście przyniósł zaświadczenie od diabetologa, pokazałem mu przepis, zgodził się, dostał na rok, no i niestety co roku będzie musiał te, yy, to badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców powtórzać, tak jak i badanie lekarza, badanie, konsultacje lekarza, diabetologa. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka, podziel się tą informacją z kimś o kim uważasz, że być może mu się ona przyda. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.